Ile warte jest bezpieczeństwo IT? Bezpieczeństwo IT jest tyle warte, na ile wycenia swój biznes. Dlatego, że jeżeli dojdzie do poważnego incydentu bezpieczeństwa, to może zawinąć firmę. Co więcej, przy e, incydentach związanych z wyciekiem danych możesz dostać wielkie kary RODO. Vector Solutions